Marian, kurwa, w jednym miejscu to ci chuja da, zamontuj to w dwóch. Chociaż. Chociaż kurwa w dwóch. Niech to się trzyma. Dobrze jest. No, te, Teraz to tak. Opowiadaj co teraz, jest za, zamontowany jest, mamy element, element Zamontowany do naszego stojaka, tak? Tak, jest zamontowany do e -e elementu, który tak. mocuje e element mocujący. I tak. w tym momencie będziemy powoli przystępować do obróbki materiału. ok Na czym ona będzie polegać? No, na wyposażenie winiotki. Aha, okej. Okay. Dobrze. No to co, jedziemy? No tak, tylko że musimy zrobić winiotkę. No to dobra. No to robimy wniotkę, no. To tak. co? Z pasatem, nie wiem, z kaszkajem do ślubu. Klient chciał, żeby usunąć wniotkę. Tylko miał jedną wniotkę, tu jest tak wniotka taka. O. Tu bardzo można zaobserwować Tak, no widać. Ja Wskaźnikiem mogę pokazać. Ta, ewidentnie to tak, tak, tak jest. Tak. To czerwone to nie była krew jakby coś. Ale to jest za mało roboty. Trzeba sobie dojebać roboty, kurwa, nie? O! Tak, I wtedy tak. jest co robić. Tak, to, to jest, tak, wgniotka. No. no jest. Jest, jest, widać. Tak jest. Będziemy ją wyprowadzać. Ten Marian, zgodnie ze sztuką, tak? Tak. Ta ta. No dobra, no. Mamy wgniotkę, kurwa, co teraz, nie? No jest wgniotka. Tak. Można sprawdzić to na przykład, najbardziej wiarygodnym narzędziem, o, jest różnica, jest tak, jest, jest. tam się jakiś ten, w, w, no jakaś śruba się przypomnała, no ale, no tak. no i trzeba zrobić, tak, trzeba, nakładamy na, Chuj wie co. co to jest, McAllister. No. McAllister to jest. Tak, było w promocji w biedronce. Z, z, z ee, Kevin, Kevin McAllister, no. ten co był sam w domu. Nakładamy jakoś. taki krążek, no, znalazłem gdzieś w garażu. O. On się tak. tam trzyma? Znaczy, może tą stroną próbować się nałożyć, na przykład tą, nie, ale próbowałem chujowo A, nie, nie, Tylko no dobra, to się nie łapie. Działa, nie działa. O, to on się łapie, dobra. Ale tam jakaś taśma jest, tak? No, no. Łapie się to, nie, nie wdążam kurwa. Aha, nie. No dobra, no. no ja też miał Czemu mi dałeś głupie sobie... pytanie? Nie wnikam. Nie dobra, no, no i teraz okay. przystępujemy do napierdalania. Kurwa! Wydaje mi się, że element już jest dobrze przygotowany Na tą chwilę Czekaj, zrobię ten zbliżenie Poczekaj pan, odmuchamy Odmuchamy kompresorem Odmuchamy kompresorem Ale, bo jeszcze mam takie pytanie Bo nie powiedzieliśmy wcześniej o tym Optymalna temperatura pracy Ile wynosi? Yy, taka jest na przykład, nie? To jest też dobra Czyli... A dobra, czyli jak napierdala w piecu Jak nie piździ to jest dobra, nie? Aha, no okej, okay, dobra No tak Widać No gołym okiem chyba No kompresorem Tak Znaczy odmuchujemy, wiadomo, że to Wszystkie standardy tak. się zachować No te, te hałasy w tle to kompresor właśnie Tak to, Tak, kompresor Odmuchujemy Otuszczamy. O, jest. Tak, I tak. powoli będziemy przystępować do wypełnienia no, ubytku. Ubytku. Ty, jak w zębie. No, można tak powiedzieć, że no, jak w zębie, nie?